Mamy tu krzywe popytu i podaży stanowiące model rynku wynajmu nieruchomości w jakimś mieście. Na osi pionowej mamy dolary za wynajem jednej stopy kwadratowej na miesiąc. Na przykład za 1000 stóp kwadratowych przy tej cenie trzeba by zapłacić prawie 1100 dolarów czynszu. Na tej osi mamy miliony stóp kwadratowych miesięcznie, zatem... 1 milion stóp, 2 miliony stóp, 3 miliony stóp i tak dalej. Tak jak w poprzednich odcinkach o nadwyżkach konsumenta i producenta, chcę potraktować tę krzywą popytu jako krzywą korzyści krańcowych. Weźmy więc te kilka pierwszych stóp kwadratowych. Jaką korzyść uzyskują najemcy, konsumenci? Wielką korzyść, wartą dla nich ponad 4 dolary za stopę. Nie muszą tyle zapłacić, ale dla nich są tyle warte. I chcę również potraktować krzywą podaży jako krzywą kosztów krańcowych, czyli kosztów alternatywnych wytworzenia kolejnej jednostki. Zatem tu na dole, gdy na rynku jest niewiele mieszkań, może jest mnóstwo tanich działek i rynek nieruchomości dopiero zaczyna się rozkręcać. Tak czy owak, koszt alternatywny dla właścicieli tych pierwszych kilku stóp kwadratowych jest bardzo niski. Będą więc chętnie wynajmować, bo koszt tych mieszkań jest bardzo niski, a korzyść najemców… bardzo wysoka. Jeśli cena znajdzie się gdziekolwiek między tymi punktami, to najemca zyska nadwyżkę. Na przykład taka cena daje konsumentowi nadwyżkę. I właściciel też zyska nadwyżkę. Rynek jako całość ma tu ogromną nadwyżkę, która może być różnie podzielona, zależnie od ceny. Chyba już wiecie, do czego zmierzam. Właściciele będą udostępniać coraz więcej mieszkań, dopóki korzyść krańcowa będzie wyższa od kosztu krańcowego i będzie pewna pula nadwyżki do podziału między producentów i konsumentów, zależnie od ceny. Korzyść krańcowa większa od kosztu krańcowego. I tak aż do tego punktu. Aż do 3 milionów stóp kwadratowych miesięcznie. Potem przestaje się opłacać. Jeśli tu ktoś zechce wynająć mieszkanie, musiałby zainwestować ponad 3 dolary za stopę, a najemca uzyska mniej niż 3 dolary korzyści, więc to się nie opłaca. Dlatego poza tym punktem nikt nie będzie wynajmował. Dlatego właśnie mamy wielkość równowagi, a cena, przy której to następuje… postarałem się, żeby wyszły ładne liczby… wynosi 3 dolary za stopę kwadratową miesięcznie. 3 dolary za stopę to dość wysoki czynsz. Jeśli macie 1000 stopowe mieszkanie, sam miałem takie, z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami, to czynsz wynosi jakieś 3300 dolarów. To wysoki czynsz, spotykany w takich miastach jak San Francisco. Załóżmy jednak, że władze miasta chcą skończyć z tą drożyzną, bo przyjezdnych nie stać na mieszkania. Dlatego wprowadzają regulację czynszu to przepis określający maksymalną stawkę czynszu. Miesięczna opłata za stopę kwadratową nie może jej przekroczyć. Zwykle mechanizm regulacji jest bardziej złożony, bo ogranicza się możliwość podwyższania czynszu. Przyjmijmy jednak, że ustalono maksymalną opłatę, jaką można pobierać za wynajem. Ustalono pułap czynszu, pułap czynszu, ustalono na 2 dolary za stopę kwadratową miesięcznie. 2 dolary za stopę kwadratową… za stopę kwadratową… miesięcznie. Pomyślmy, co się stanie. Zwłaszcza, co się stanie z łączną nadwyżką, producenta i konsumenta. Ale zanim zaczniemy, policzmy, ile wynosi ta łączna nadwyżka. Najpierw nadwyżka konsumenta. Skoro tu jest cena równowagi, to nadwyżką konsumenta jest pole tej figury. Skoro tu mamy… Załóżmy, że tu jest 4,5. Skoro tu mamy 4,5, to wysokość tego trójkąta wynosi 1,5. Wysokość to 1,5, zaś podstawa to 3 miliony. 3 razy 1,5 równa się 4,5. 4,5 miliona i dzielimy przez 2, bo na razie to pole takiego prostokąta. Zatem dzielimy przez 2 i otrzymujemy 2,25 miliona. Zgadza się? Tak, 1,5 razy połowa z trzech to 2,25 miliona dolarów. A więc w sytuacji równowagi rynkowej, przed wprowadzeniem regulacji, nadwyżka konsumenta wynosi 2,25 miliona dolarów. To dodatkowa korzyść, jaką uzyskują łącznie najemcy. Ponad wysokość czynszu, który płacą. Natomiast nadwyżka producenta, czyli właścicieli, to pole tego trójkąta. Przyjmijmy, że tu jest, wiem, że to nie wygląda, ale dla uproszczenia, niech tu będzie 50 centów. Skoro tu jest 50 centów, to ten odcinek to 2,5 dolara. Wysokość trójkąta to 2,5, a podstawa wciąż jest równa 3. Mamy więc 2,5 razy 3 razy 1 druga. 2,5 razy 3 dałoby pole prostokąta, więc dzielimy przez 2, żeby wyszło pole trójkąta. Może to napiszę. 2,5 razy 3 równa się 7,5, bo 25 razy 3 to 75. Natomiast 7,5 dzielone przez 2… 75 przez 2 to ile? 37,5, zatem to się równa 3,75. A więc to pole, nadwyżka producenta, wynosi 3,75. Tu są miliony, zatem 3,75 miliona dolarów. To jest dodatkowa, łączna korzyść wszystkich właścicieli, ponad ich koszty własne. Zatem łączna nadwyżka, łączna korzyść całego rynku, jeśli dodać konsumentów i producentów, wynosi 2,25 plus 3,75, czyli ile? 6 milionów dolarów łącznej nadwyżki. 6 milionów dolarów łącznej nadwyżki I nic dziwnego, bo mamy świetnie działający rynek, który optymalnie ustalił nam cenę równowagi i wielkości równowagi, dając taką łączną nadwyżkę. Teraz wróćmy do regulacji czynszu. Narzucamy odgórnie pułap czynszu na poziomie 2 dolarów za stopę. Zarządzeniem władz cena wynajmu zostaje ograniczona do 2 dolarów za stopę, czyli do tego poziomu. Jeśli cena jest odgórnie ograniczona, do 2 dolarów za stopę, to jaka będzie wielkość podaży? Mogąc żądać tylko 2 dolarów, wielu właścicieli będzie wolało użytkować mieszkanie, zamiast je wynajmować. Ktoś mając dodatkową sypialnię, uzna, że woli zostawić ją dla własnych gości. Zatem wielkość podaży spadnie. Spadnie do 2 milionów stóp kwadratowych miesięcznie. To ciekawa sytuacja, bo przy 2 milionach stóp miesięcznie korzyść krańcowa… Korzyść krańcowa jest dużo większa niż koszt krańcowy. Korzyść z kolejnej stopy wynosi ponad 3 dolary, zaś koszt wytworzenia kolejnej stopy wynosi 2 dolary. Gdyby rynek nie był regulowany, właściciele udostępniliby więcej mieszkań, cena ustaliłaby się po środku i wszyscy mieliby nadwyżkę. Lecz tu tak nie będzie. Choć korzyść jest wysoka, przekracza 3 dolary, to z powodu zamrożonego czynszu właścicielom nie opłaca się ani budować nowych mieszkań, ani dostosowywać pod wynajem tych, które już mają. Może nie budować, bo to… długofalowa inwestycja, ale na pewno nie wynajmą gościnnej sypialni, bo nie odzyskaliby poniesionego kosztu krańcowego. Koszt wynosi sporo więcej niż 2 dolary, a wolno żądać tylko 2 dolarów więc nikt nie wynajmie kolejnego pokoju. W tej sytuacji, z regulowanym pułapem czynszu, przy cenie ograniczonej, tak jak tu, konsumenci, którym uda się wynająć mieszkanie w tej cenie, którzy załapią się na te 2 miliony stóp miesięcznie, zyskują dużo większą korzyść. Ich nadwyżka konsumenta to będzie cały ten obszar. Cały ten obszar. Z kolei nadwyżka producenta bardzo się skurczy. To ten obszar. Widać przy tym, że łączna nadwyżka jest teraz niższa niż wcześniejsza na nieregulowanym rynku. Ta część nadwyżki nie jest już dostępna na rynku. Ten obszar można uznać za utraconą korzyść społeczeństwa korzyść ponad koszt, bo to utracona nadwyżka. W ekonomii tę utraconą korzyść, ten obszar, nazywamy zbędną stratą społeczną. To zbędna strata społeczna. To korzyść dla rynku, która mogła trafić albo do konsumentów, albo do producentów, ale została utracona, bo rynek przestał sprawnie działać w wyniku wprowadzenia sztucznego pułapu cen. Zbędną stratę społeczną też można zmierzyć. To pole tego trójkąta. Bez liczenia widać, że ten odcinek ma długość 1. Wysokość wynosi 1, a podstawa a podstawa, ten odcinek ma długość mniej więcej 1,5 na oko jakieś 1,5. Zatem pole tego trójkąta, tego białego trójkąta, czyli zbędna strata społeczna, równa się 1 razy 1,5 razy 1,5 razy 1 druga. 1 razy 1,5 to pole dwóch takich trójkątów, więc mnożymy przez jedną drugą. Pozostaje nam 1,2 druga razy 1,5, co się równa 0,75. Otrzymujemy… jednostką są tu miliony, więc wynosi to 750 tysięcy dolarów. Ten obszar na wykresie to 750 tysięcy dolarów. Tyle utracił cały rynek. Łączna nadwyżka wynosząca 6 milionów zmniejszyła się o 750 tysięcy. Wynosi teraz 5,25 miliona dolarów. Odjąłem 750 tysięcy od 6 milionów. Wzrosła więc korzyść tych najemców, którzy załapali się na mieszkanie, ale w tej sytuacji wielu innych nie znajdzie sobie mieszkania. Nadwyżkę stracili natomiast wszyscy producenci. Zmniejszyła się również łączna nadwyżka. Łączna korzyść, jaką uzyskuje rynek jako całość.